Dzień dobry. Czy może i pani pomóc? Wow. Prawdziwa kobieta z klasą. Świetnie wygląda. Musi mieć dobrego stylistę. Tak, oczywiście. Przepraszam, którzy bycham pomoc. Hmm. Kobietka wygląda na bogatą. Pomogę jej. Może coś dostanę? Możesz oczywiście. Czy możesz mi pomóc? Obećka na poziomie. Chociaż chyba byla się w całą za To za Przepraszam. Potrzebuję pomocy. Może mi się uda powiedzieć, coś się o Jezusie? Przecież właśnie takich osób potrzeba u nas w Kościele. Z przyjemnością! Przepraszam, czy możesz mi pomóc? O, bizneswoman. Chciałabym mieć z taką koleżanką. Dobrze. O matko, cóż za nieprzyjemny zapach. Jak można upaść aż tak nisko? Obraz nędzy i rozpaczy. Dziania to chyba Armani'ego perfumy do Coco Chanel. Boże, dziękuję, że mną taką tak nisko. O, bezdomna! Jak do mnie coś powie? Udam, że nie rozumiem.